Maszyna cukiernicza wytwarza wafelki czekoladowe o kształcie koła. Średnica każdego wafelka wynosi 16 mm. Jakie jest pole powierzchni wafelka? Oto nasz czekoladowy wafelek. Jego średnica wynosi... Tu jest środek. Średnica wynosi 16 mm i mamy obliczyć pole. To jest średnica. Wzór na pole koła to jeden z najbardziej znanych wzorów w geometrii. Pole koła równa się pi r kwadrat. Pi jest równe 3, 14, 15 i tak dalej. To stosunek obwodu koła do średnicy, natomiast r to promień koła. Znamy średnicę koła, a promień to jej połowa. Średnica to dwa promienie. Zatem promień naszego koła, naszego wafelka, jest równy 8 mm. Ta literka we wzorze jest równa 8 mm. Pole naszego koła wynosi więc pi razy 8 mm do kwadratu. Pozostawiam jednostki, żeby wyszły w wyniku. A więc pole naszego koła jest równe pi razy 64 mm kwadratowe. Albo, jak to się zwykle pisze, 64 pi mm kwadratowych. Przypomnijmy, pi nie jest niewiadomą. To symbol konkretnej liczby, słynnej matematycznej stałej. Pi jest równe 3,14159 i tak dalej. Możemy więc podstawić to 3, i tak dalej w miejsce pi. Najczęściej upraszcza się liczbę pi do 3,14. Ale ja skorzystam z kalkulatora, aby uzyskać dokładny wynik. Jeśli nie zależy nam na dokładności, wystarczy 3,14. Wychodzi 200,96 mm2. Ale jeśli chcecie znać dokładny wynik, pomnóżcie 64 przez pi. Ten kalkulator z pewnością ma w pamięci bardzo dokładną wartość pi. Czyli bardzo wiele cyfr po przecinku. 64 razy pi to się równa dokładnie 201,06. Resztę pomijam, bo wynik i tak jest znacznie dokładniejszy niż poprzedni. 201,06 Piszmy 201,06 mm2.